Doskonale znacie mnie z moich programów, z portalu, z medialnych wywiadów, czy też plotkarskich doniesień. Ale czy wiecie, jak się zachowuje, kiedy nie ma obok mnie kamer jaka jestem, kiedy gasną światła? Zapraszam na wyjątkowo intymny quiz. Oh my god! Um. Ale co oznacza ta skala, że 10 to jest ja najpiękniejsza kobieta świata, czy 10 to jestem ja w najlepszym momencie swojego życia? Co, co to jest 10? To powiedz No to 4. Pierwszy alkohol e, em, podczas swoich urodzin. Myślę, że pią, piątych, tak coś mi się kojarzy, yy, po prostu jak goście poszli, to te, spiłam kieliszki, znaczy co, co takie pozostałości. <grym> Na pewno też to robiliście, to jest normalne, nie? Każde dziecko to robi. Każde dziecko to robi, ja też to zrobiłam a i jakby chodzi o taki miks alkoholowy. Rodzice zorientowali się, że coś jest ze mną nie tak, bo pierwsza z życiu sama chciałam iść spać, a tak nie można by mnie, mnie było zaciągnąć siłą. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś nie chciał i ze mną na randkę, ale nie dlatego, że jestem taka super cool, tylko po prostu nigdy e, nie wpadło mi do głowy, żeby startować z jakimś takim zaproszeniem. E, I w ogóle nigdy nie inicjowałam jakiś takich kontaktów damsko-męskich, bo e, jestem na to chyba zbyt e, zbyt nieogarnięta w podrywaniu, w ogóle nie znam tematu. E, ale jeżeli chodzi o, o mężczyzn, którzy mnie rzucili, no to kurde byli no. Wspominam ich to dziś, um, yy, zaraz mam powie, ile chłopaków mnie rzuciło. Mm, dobra, stanę na dwóch, dalej nie chcę liczyć. <grywia> A, yy. mm, Heroiny. Ale tak mi się kojarzył, jest taki wiecie, no po prostu wciąga, jest jak narkotyk, potem nie możesz z tego żyć Ej, to trzeba powoli odstawiać. No, jak, na pewno jest to coś bardzo uzależniającego, więc tak pomyślałam o czymś ostrym, no i stąd ta heroin. <śmum> Swoim synem... <śmum> Oczywiście sobie tej żarty, ale um, nie, nie, no nie, nie, ma, nie. Nie ma takiej osoby, którą znam osobiście i z którą chciałabym być. Pewnie są jacyś mężczyźni, którzy wydają mi się być atrakcyjni fizycznie. Natomiast no to nie jest powód, żeby z kimś być, e, więc nie, nie wiem, może jakiś aktor jest super, tylko że, no wiecie, oglądając go na ekranie, to ja nie wiem, czy chciałabym z nim być, bo nie wiem jaki on jest. Zawsze wciela się w jakąś rolę. Są mężczyźni, którzy podobają mi się albo wydają się być fascynujący, interesujący, no ale no nie wiem, czy, czy, czy byliby dla mnie odpowiednimi partnerami, więc no nie, no nie wiem. Może, już wiem, potrafię wkurzać mojego męża jak nikt inny. Najwięcej czasu pożerają mi social media po prostu żrągo jak szalone, obłąkane i po prostu jakby sama nie potrafię się zatrzymać, jak już wejdę na przykład na coś, sobie oglądam, oglądam i już potem już nie muszę w ogóle tego robić, ale to jest w jakiś sposób wciągające i, i siedzę i oglądam i oglądam bez sensu i potem sobie myślę, Boże, ile czasu na to straciłam, no zdecydowanie, ale myślę, że to jest yy, yy, taka sytuacja bardzo powszechna w dzisiejszych czasach, wszystkich nam wszystkim nam social media zżerają życie po prostu. Nie, nie mam jednej. E, b, bardzo różne piosenki śpiewam, niestety śpiewam, tak, e, e, ale w zależności od tego, co gdzieś usłyszę, albo wiecie, ktoś nagle zanuci i potem chodzi za Tobą ta piosenka cały dzień. Um, ostatnio bardzo dużo śpiewam, 100 lat, bo to ulubiona piosenka mojego syna, więc nawet dzisiaj rano sobie śpiewaliśmy. Miałam stalkera, było to przerażające, pamiętam, że mieszkałam wtedy w Warszawie na Bemowie, czułam się okropnie, czułam się niebezpiecznie, czułam, że ktoś po prostu, nie wiem, mnie obserwuje, kontroluje, to było straszne, po prostu realnie się bałam, bo też nie wiedziałam, do czego taka osoba jest zdolna i to było straszne, bo ta osoba w jakiś sposób mnie znała, wiedziała jak ja wyglądam, a ja na przykład, miałam pojęcia, więc nie wiem, on mógł codziennie obok mnie przechodzić i ja o tym nie wiedziałam, tak? Bardzo niekomfortowe uczucie, um, do tego stopnia, że postanowiłam to zgłosić na policję. Ech. No ja jestem wychowana na czasach Spice Girls, Backstreet Boys and Sing e, i czekajcie, był taki polski odpowiednik tego e, i oni śpiewali taką śmieszną piosenkę. Yy, kolorowy świat, kiedy ja dotykam Ciebie, Wariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. Yy, yy, yy. I jestem trochę też na Dodzie wychowana. <śmum> yy, mam taką swoją ulubioną jej piosenkę, yy, nawet jak była u mnie na wywiadzie yy, w ślubach gwiazd, to na zapleczu i zaśpiewałam. Ale moja koleżanka, nie wiem czy jeszcze ma, um, bo, bo miałyśmy taki okres z przyjaciółkami, że sobie często robiłyśmy karaoke i um, piosenki, które najchętniej śpiewałam, to były piosenki z repertuaru właśnie Dody i moja ulubiona piosenka to była, um, czekajcie, muszę sobie przypomnieć, um, znaczy Doda, jak jej to śpiewam, nawet nie spadła z krzesła, także musiało być nie najgorzej, um, dwie bajki. Dwie bajki. Leci tak. Kurczę, nie pamiętam. Znaczy pamiętam tego taki kawałek. Księciu, jestem przeznaczona, ale to nie jesteś Ty. Coś tam. Ty nie jesteś Nim. I żyło. Snem było życie, dopóki Ty nie pojawiłeś się wtedy w Nim. I coś tam, coś Dobra, dalej już. Słaci, jest intymnie. Nie psujmy tego. No, padnę, padnę, jak to zostanie wyemitowane, padnę. Wszyscy padną, dobra, no. <grym w rynku> Zabiję kogoś, <grym w rynku> polecam głowy. Wiem, spodni aladynek, takich, różnie ludzie na nie mówią, nie? Aladynki, czyli że, no po prostu, jakby pampers. Oczywiście, e, jak, jak byłam taką nastolatką i mieszkałam w Szczecinie, to mamy taki rynek, e, który w ogóle się nazywa Manhattan, ok, żeby było światowo i są podróby wszystkiego, jakby ta e, no tak, najwięcej perfum kupowaliśmy. Ostatnio chodzę spać około 23. Na dziecko. Na buty. Z jednej strony to jest super, z drugiej może być to też momentami rozpatrywane jako wada, ale jest to rodzaj takiego perfekcjonizmu. Jedzenia po 22. Po 20 już, nawet jeśli mam być szczera, tak naprawdę, po 18! Telefon, karta kredytowa i nawilżająca pomadka do ust. Mm, do żadnego. Yy, ja jej kradłam rzeczy, nie wiem, czy to jest zabawa. <śmurna> znaczy, ona tego nienawidziła, ja uwielbiałam i <śmurna> yy, jeszcze yy, również. Yy, ponieważ moja siostra jest starsza ode mnie, 12 lat, więc ta relacja w okresie, kiedy ja byłam dzieckiem, no była dość trudna, szczególnie dla niej, podobno. I ona miała różne fajne rzeczy w swoim pokoju, których ja oczywiście nie miałam, na przykład miała, no w tamtych czasach taką wiecie, wieżę grającą, okej? Okay? I miała płytę Michaela Jacksona, więc jak nie było jej w domu, no to ja buszowałam w jej pokoju. No i wkurzało ją to do granic możliwości, no bo jak wracała, to jakkolwiek starałam się wszystko z powrotem ułożyć tak, jak było, to nigdy podobno to mi nie wyszło i zawsze się skapnęła. No i tam wiecie, no, przestawiałam te wszystkie tam guziczki, te pokrętełka, tymi płytami się bawiłam, podobno w jej zeszytach szkolnych rysowałam nawet. Ale twórczości dziecka nie można ograniczać. Do mojej przyjaciółki, Anny Żak, którą znacie, jak oglądacie mojego YouTube'a. Albo do mamy. Mm, jak biorę prysznic, to szybciutko, ale jak już mam taki plan, że w ogóle wanna i te sprawy, to staram się mm, rozkoszować tą chwilą, która zdarza się dość rzadko. Mm, jak coś zrobić źle, wstydzę się, jak coś schrzanie. Najgorzej, jak to ktoś zobaczy nie? i muszę się do tego przyznać, no to jest dla mnie takie zawstydzające, bo też właśnie no, mam taki rodzaj ambicji w sobie, że jak się czegoś podejmuje, to zawsze chcę to zrobić dobrze, jak nie najlepiej i jak wyjdzie źle, to wtedy jestem załamana i naprawdę zawstydzona. Nie chciałabym mieć na <grym> George Clooney powiedział że Ferrari się nie obkleja. O, brudne paznokcie! Najgorzej, męska stopa. I leżę. Dobra. Wiecie co? Ja chyba nie jestem z takich super ekstremalnych osób, które robią szalone rzeczy. Raczej całe życie musiałam na siebie bardzo uważać i nigdy nie mogłam robić nic ekstremalnego. Bo na początku byłam dzieckiem z super troskliwymi rodzicami, więc najekstremalniejsza rzecz z dzieciństwa, którą zrobiłam, to spadłam z konia, ok. Yy, yy, a potem jak, jak, jak byłam... No dorosła, no taką nastolatką i potem już dorosła, to całe życie tańczyłam, więc musiałam na siebie super uważać, żeby móc uprawiać sport, a że jeszcze miałam problemy z kolanami, to musiałam uważać podwójnie, więc nic szalonego nie robiłam. Jestem nudziarą. Jestem nudziarą. Grałam na fortepianie. Doskonale, ale mi się znudziło. Miałam 6 lat. 6. Grałam na fortepianie i naprawdę teraz bardzo żałuję, że tego nie kontynuowałam. Mam yy, z tyłu głowy taki plan, żeby do tego wrócić. Yy, natomiast. Yy, Po prostu jak byłam dzieckiem, to lekcje w fortepianu wydawały mi się być super nudne, bo jednak ciało pozostaje w jednej pozycji, a ja byłam takim dzieckiem, które nie mogło usiedzieć w miejscu nawet dwóch minut, yy, więc poszłam w taniec. Że musiałam słuchać partnera, w <głos》>, ogóle co to wymyślił Facet musi prowadzić w tańcu, to jest jakiś dramat. Dla mojej osobowości dramat, nie do przejścia. Znaczy cały, ca cały czas mojej kariery próbowałam się z tym pogodzić, ale to nigdy nie. nie. I w ogóle dlatego doskonale czułam się w Tańcu z gwiazdami, bo wreszcie ja prowadziłam, ok? <grytania> I nikt nie miał ze mną dyskusji. <grytania> nie kłamie, nie, zno nie znoszę kłamstwa, brzydzę się kłamstwem, nie znoszę jak ktoś mnie okłamuje, dlatego nie kłamie. Ciężko mi się odpowiada na te pytania, bo, um, no właśnie, bo tak, nie wiem, muszę wracać pamięć do jakichś wydarzeń, albo sama z sobą najpierw przemyśleć, co mogę powiedzieć, <ścoughs> żeby nie skłamać. Ciężkie to jest, nie? Zwłaszcza ciężko odpowiadać na pytanie, jak po prostu lampka daje Ci w oczy.